Witam. Dzisiaj będę zwalniał tempo odtwarzanego filmu. Klikam nowy projekt, wpisuję tytuł. Klikam pusty projekt, wpisuję wymiary dla HD. Klikam OK. Muszę mieć kanwę, aby umieścić nasz film do obróbki. Klikam pusty slajd, kanwę mamy, slajd zmniejszam do zera, klikam adnotacja, klikam wideo i wybieram ten film. Klikam na osi czasu na tą ikonkę, zmieść w osi czasu nasz klip. Wnieścił, widać to. Tutaj jest koniec. Klikam Widok. Klikam Właściwości. Wszystko się zgadza. W kanwie film jest dobrze osadzony. Zmieniam kolor kanwy na czarny. To mogę już usunąć. Będę miał więcej miejsca. Ten klip ma 59 sekund. Klikam play. Widzimy, fajny jest widok lotu ptaka. Chciałbym, aby dłużej oglądać ten widok. Dlatego zwolnię tempo. Czyli zmienił prędkość odtwarzania tego filmu. muszę zaznaczyć, klikam, Zmienić prędkość odtwarzania, program proponuje mi taką wartość, ta wartość jest za duża, ja wpiszę tutaj wartość 80, klikam OK, klikam zmieść osi czasu, Widać, że klip ma większą długość. Jeśli chcę zwiększyć tą długość, to muszę powrócić do zmiany prędkości otwarzania i nic tutaj nie wpisujemy. Powinniśmy przywrócić najpierw oryginalną prędkość. Zaznaczam kratkę i klikam OK. Mamy 59. I 926 000 sekundy. Teraz jeszcze raz wracam do ikonki Zmień prędkość odtwarzania i wpisuję wartość 75. Jak będę wpisywał wartości mniejsze, na przykład 60, to będę dłużej oglądał film. Klikam OK. Znowu klikam zmieść w osi czasu, widzimy długość klipu się zwiększyła, możemy puścić, klikamy play. Zatrzymam to, bo już to oglądaliśmy. Teraz będę eksportował, ale zawsze starajmy się zapisywać wszystkie zmiany. Klikam tutaj, zapisz zmiany i teraz klikam w zakładkę Eksport, wybieram wideo, wybiorę tutaj MP4. Tutaj musimy odznaczyć tą kratkę, bo nie chcemy drugiego klipu w formacie MP4, który można osadzić. Przeglądarce internetowej. Drugi klip jest dla mnie potrzebny. Odznaczam. Wszystko bez zmian. Zostawiam. Klikam OK. Пикам, так... Nie będziemy oglądać filmu do końca. Zatrzymuję. To no na razie. Cześć.